Jimmy bardzo nieśmiałym chłopaczkiem był Który grzecznie do szkoły iść chciał Dealer sprzedał za rogiem mu działki trzy Jedno gratis uczciwie mu dał Herakoka hasz LSD Ta zabawa po nocach się śni LSD, hera, koka i hasz Podziel się z kolegami, czym masz W szkole mądry dyrektor wpadł w słuszny gniew Czemu chcesz, samolubię sam ćpać Cały towar niesprawiedliwości wbrew Wszystkim uczniom porówno masz dać Herakoka, hasz, LSD, ta zabawa po nocach się śni. LSD, Herakoka i hasz, podziel się z kolegami, czy masz. To wspaniały był i oryginalny gest, opór z koła powinna dać. Ludzimi wraz z kolegami już w raju jest Wszyscy święci zaczęli z nim ćpać Jera. Oh. Coca koka, Hera, Hera, koka, Hera, Hera, koka, hash, Hera, Hera, koka, hash, hash. Oh. Hera Koka hash LSD, ta zabawa po nocach się śni. LSD, herakoka Koka i hash, podziel się z kolegami czym masz? Hera Koka hash LSD, ta zabawa po nocach się śni. Hera Koka LSD oraz hash. Podziel się z kolegami, czym masz. Też bym chciał. Złoty strzał. Słyska. <słyska> Au. Słyska.